Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, parę odpowiedzi na pytania z czata. Coś tam powiem o jednym nieszczęśliwym kierowcu, który przyznał się do tak zwanego picia jednego piwa czasami i wielce się zdziwił, że niestety dostał negatywne orzeczenie po badaniach w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. No, musisz sobie zdawać sprawę, jeżeli idziesz na badania za alkohol, że czasami to jedno piwo to, no to jest to o jedno piwo za dużo. Chociaż znam setki opowieści, że jedno piwo przeszło za tak zwaną szczerość, prawda? Ale raczej więcej ludzi nie przeszło z powodu pozornej szczerości, prawda? I zanim to zrobię, pochwalę ci się paroma kursami, które skończyłem. Niestety, jeżeli chcesz jakieś fajne rzeczy skończyć, to, to musisz niestety też ruszyć cztery litery za granicę. I to jest jakiś taki kolejny, kolejny kurs lotniczy, który zaliczyłem w Rumunii, prawda? Dzięki Bogu jakoś tam wszystko poszło. Kolejne uprawnienia, także tutaj nieźle. I tutaj jest drugi kurs, który skończyłem. I ten dotyczy akuratnie Mary. Dotyczy akuratnie marynarzy i też szczęśliwie skończyłem, prawda? To, że się skończyło dany kurs, to dla lekarza nie, nie, nie zawsze oznacza, że on ma uprawnienia, ponieważ y, zgłoszenie takiego czy innego kursu y, trzeba zrobić jeszcze w stosownym urzędzie. I jeżeli zrobisz to w tym urzędzie, to jest jakaś procedura, procedura taka troszeczkę, nazwijmy to, biurokratyczna, która czasami zwalnia ten kurs, zwalnia twoje uprawnienia o miesiąc, o dwa, o trzy. No w moim przypadku czekam na, po zgłoszeniu jednego kursu już cztery miesiące, prawda, i obiecano mi coś dopiero na wakacje, prawda, lub przed wakacjami. Także niestety lekarze po prostu są skazani na wieczne douczanie się, jeżeli oczywiście mają coś z tych kursów, może nie tyle coś z kursów, co, już momencik, yy, mieć jakiś pożytek dla swoich pacjentów, A niestety biurokratyzuje się to wszystko tak, że już bez lekarza bez psychologa to się praktycznie nie wysrasz, prawda? Potrzebny ten lekarz też do różnych biurokratycznych, niepotrzebnych rzeczy, no ale takie jest życie, prawda? I no, zacznę tutaj od paru pytań. Joanna, dzień dobry. Czy jak pan uważa, czy kiedyś zmienią się przepisy dla osób jednoocznych w sprawie używania wózków i suwnic, skoro zmieniły się dla kierowców zawodowych? Powiem szczerze, że problem z tymi przepisami dla wózków widłowych i suwnic jest to, że nie jest to za bardzo takie jasne, prawda, czy ma być to widzenie obuoczne tam, czy nie ma i większość lekarzy niestety profilaktycznie, ponieważ yy, nie ma konkretnego stwierdzenia, że tak jak u kierowców, że to widzenie obuoczne nie jest wymagane, to niestety prawem kaduka wózki czy tamte suwnice jest wymagane, prawda. Bardziej asekuracyjnie. Być może chodzi tutaj o to, że, że, że, że, że możesz, że, że y, tym wózkiem widłowym możesz zrobić tam troszeczkę krzywdy ludziom. Nie, nie wiem, na razie jest jak jest i aczkolwiek ktoś mi ostatnio napisał na czacie, że lekarz go zbadał, wiedział, że ma na wózek widłowy, w sumie na kurs do wózka widłowego widzenie jednooczne i go puścił. Także jest jakaś, jakieś tam pole do uznaniowości lekarza, jeżeli ten lekarz uważa, że... Prawdopodobnie ten konkretny lekarz uważał, że nie przeszkadza to kandydatowi na operatora wózka widłowego. To go dopuścił. Taki tam, jestem osobą jednooczną, lekarz daje mi pozwolenie na wykonywanie pracy z użyciem auta na kategorię B na 3 lata, później ten sam lekarz daje na rok a po pół roku na kolejne dwa, od czego to zależy? No, no, trzeba by się zapytać tego lekarza, prawda? To, to są tutaj jakieś szczątkowe wiadomości. Lekarz coś tam wybadał, może było jakieś tam pogorszenie stanu zdrowia, może polepszenie. Trudno powiedzieć, prawda? Nie jestem w stanie na podstawie jakiegoś takiej końcowego wyniku bez przeprowadzenia badania tego pacjenta yy, cokolwiek powiedzieć, prawda? Przynajmniej bez zobaczenia dokumentacji medycznej. No jakaś tam, jakaś tam filozofia za tym stała, ale no, nie jestem, że tak powiem, prorokiem, żeby, żeby wiedzieć, co ten mój kolega sobie wymyślił w danej chwili i jaki był stan zdrowia danej osoby. Mateusz Witkę, witam. Czy w dalszym ciągu nie jest wymagane na kategorię C widzenie stereoskopowe obłoczne, bo pracownie psychotechniczne w pomorskim cały czas wykonują badania na obecność widzenia obuocznego? To, że ktoś na coś bada, to nie oznacza, że po stwierdzeniu widzenia obuocznego lub niestwierdzeniu tego widzenia dana osoba nie zostanie dopuszczona, prawda? Czyli to, że może jeździć głuchy to nie oznacza, że lekarz nie bada powiedzmy słuchu, prawda? No bo żeby stwierdził, że ktoś jest osobą niedosłyszącą czy głuchą czy głuchoniemą, no to musi najpierw zbadać, prawda? Żeby wiedzieć, czy masz widzenie obłoczne czy nie masz, to musi zbadać i to samo musi zrobić psycholog, prawda? i natomiast końcowa decyzja jest podejmowana tam przez lekarza czy tam przez psychologa i to, że coś wybadał to nie oznacza, że, że, że cię nie dopuścił, prawda, bo na tej zasadzie to, to skoro, skoro powiedzmy tam coś, akurat nie mi jakaś tam choroba nie przychodzi, prawda, do głowy, prawda, ale no mówię, taka jest rola lekarzy, taka jest rola psychologów. To najpierw muszą zbadać i dopiero jak coś wybadają, to tam podejmują jakąś decyzję, prawda. Nawet po to zbadać, żeby wiedzieć, czy masz to widzenie obuoczne, stereoskopowe, czy, ma, czy nie wiedzieć, prawda. No i mniej więcej o to prawdopodobnie w tym momencie Chodzi. Taki mej sprzed jakiegoś czasu, mm, miałem zatrzymane prawo jazdy po spożyciu, y, badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, wyniki złe, terapia, szkodliwe używanie alkoholu, jeżeli nie wiesz, to jest taki numer F10.01. Zrobiłem terapię, lecz pojechałem na badania w innym terminie niż miałem. Badania musiały wyjść bardzo dobrze, ponieważ dwa dni wszystko robiłem prywatnie. Po rozmowie z lekarzem powiedział, że orzeczenie przyjdzie pocztą. Natomiast trzeba było jeszcze przed ostateczną decyzją pójść do rozmowy. Do pani. I tutaj nie wiadomo, czy to była pani psycholog, czy pani psychiatra. I według tutaj mojego widza praktycznie sama odpowiadała sobie na zadane wcześniej pytania, jak dostałem skierowania na to leczenie, ale niestety fakt, że w rozmowie przyznałem się, że będąc za granicą, wcześniej wypijało się piwo po pracy, czy w weekend, no i wódkę nawet się nie odwoływałem, bo stwierdziłem, że nie wygram. Teraz jestem na terapii od 28 lutego. Estelle porada, prawda? I pytanie, czy jak się udałem. Momencik, 20, końcem lutego zakończyłem leczenie. Aha, dobra, już rozumiem. Udałem się na terapię 5 lipca, mam badanie w WOMP, prawda? I stąd pytanie, czy jest sens jechać po tak krótkim czasie, czyli pół, około pół roku po terapii, żeby przy, czy przełożyć na styczeń następnego roku, żeby był rok udokumentowany. I jeszcze raz powtarzam, jak już zacząłeś jakiekolwiek terapię, jak się przyznałeś, jak jesteś osobą uzależnioną, to liczy się 12 miesięcy te, Rapi. czyli jeżeli teraz jest powiedzmy teraz jest akurat nie 30 kwietnia, ale liczysz od 1 maja, no to prawdopodobnie 30 kwietnia przyszłego roku możesz dopiero jechać do jakiegoś womp i pokazywać papiery. Tak jak sobie tam skrócisz tą terapię oni wiedzą, że masz mieć 12 miesięcy i nikt się w womp nie podpisze. No i taka smutna sprawa. Natomiast nauczka nauczka taka, że no, jak się lubisz pochwalić wypitym piwkiem, prawda? Jak uważasz, że, że to nie jest alkohol, jak uważasz, że nie ma to problemu, to Radzę ci się tam głęboko zastanowić, prawda? Bo niestety fakt, że niby większość ludzi przechodzi w womp ale część nie przechodzi i dopiero jest wtedy duży problem. Sław Kat Witam. Kiedyś postanowiłem, że raz w roku zrobię jakieś uprawnienia. Teraz padłem na pomysł na kurs sternika motorowodnego. Czy tam są jakieś ograniczenia okulistyczne? Są. Są. Ale to, mówię, to jest temat na dłuższą pogaduchę. Joanna, czy mogą cofnąć uprawnienia UDT na wózki, jeżeli ma jest osoba jednooczna? Nie sądzę. Nie sądzę, żeby cofnęli same uprawnienia, bo jak już ktoś się zrobił, to je ma, prawda? No. Kwestia jest, czy do danej pracy lekarz Cię dopuści, prawda, czyli przychodzisz do pracy, pokazujesz, proszę Pani, ja mam kurs operatora wózka, czy... Proszę pana, a lekarz badajcie, nie dopuszczaj. Tutaj może być tylko problem. Czyli samych uprawnień, tak jak maturę, prawda? No, to, że ja bym dzisiaj nie zdał matury, to jestem pewien, ale czy mi ktoś zabierze uprawnienia, że mam wykształcenie średnie, to raczej nie. Dobra, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, jeżeli masz jakieś pytanie, to yy, możesz je jeszcze zadać. Ja na dzisiaj kończę. Troszeczkę się tam chciałem pochwalić. Yy, pochwalić tym, czy owym, prawda? Także mówię, to są moje dyplomy. To są moje najnowsze dyplomy, jak pewnie widzisz. Oba są z kwietnia, dlatego też troszeczkę mniej było mojego działania na czacie i na YouTubie, ponieważ musiałem się niestety poszkolić. Także trzymaj się, cześć. Co tu jeszcze więcej Ci ciekawego powiem, tam gdzieś będzie jakiś filmik, tutaj pewnie gdzieś będzie subskrypcja albo, albo odwrotnie tam subskrypcja kanału. Jak oglądasz w powtórce skomentuj i do następnego razu.